Powiedz mi, chodzisz i kurwo robi zdjęcia, nagrywasz, już się przecież straży miejskiej nie słuchają pedale. Jest to naprawdę bardzo ważny instrument, który poprawia bezpieczeństwo na polskich drogach, ale proszę zauważyć, że do tego trzeba dodać system monitoringu w miastach. Kierowca nie może czuć się anonimowy, jeżeli popełnia wykroczenia, nie może czuć się bezkarny. Do tego dochodzą kamerki, rejestratory jazdy, które powszechnie są montowane w samochodach i kierowcy coraz częściej na skrzynkę stop agresji drogowej przesyłają materiały świadczące o rażącym naruszeniu przepisów prawa. Pan że się robi. Dobra, ale spokojnie, dobrze? twojej nie Proszę się uspokoić, tak? się Tego, żeby ten samochód widzieć. A on mi tutaj chodzi, zdjęcia robi. Ja nie wiem, czy on ten samochód chce ukraść, czy on komuś zleca. Nie mam pojęcia. Pan wjechał też na zakazie ruchu B1. Czyli on pana znieważył, tak? Znieważył i naruszył nietykalność. A, w a teraz. A e, oplą mnie. Kto? O! Tak, tak ten mężczyzna. Ja nie Człowieku, powiedz mi, no, czy ty jesteś chory psychicznie? Bo ja nie wiem, co Ty robisz. Chodzisz i robisz zdjęcia. Proszę to, Pana, jest... niech Pan się uspokoi. Spotkamy Dobra, się w sądzie, dobrze? Ale dobrze, możemy się spotkać. Dobra, idzie. 12. No i do nas. Dzień dobry. Dobra, dobrze. Dzień dobry. Proszę, jak to? to żeby... Dzień